Nie ma bez pierdalania Wszyscy z kastronień zrobią hałas Pęten, nowe nagrania Tłuste jak zoskie baba Nie ma lapu bez pierdalania Wszyscy z kastronień zrobią hałas Pęten, nowe nagrania Tłuste Oh, uh.